Teraz mówię. O, Ten cały czas kamerowy Bolesu, po lewej, co widzisz? To jest jeden Jakim? Szary, mundur. To widzisz? To po no. lewej,